Mamy dodać do siebie 3 piętnaste i 7 piętnastych, a potem uprościć wynik. Po pierwsze, zauważcie, że to nie są liczby mieszane a po drugie, że oba ułamki mają takie same mianowniki. W tym przypadku tym wspólnym mianownikiem jest 15. Jeśli dodamy te dwa ułamki, suma będzie miała ten sam mianownik, 15 a w liczniku będzie po prostu suma liczników, czyli 3 dodać 7. A zatem otrzymamy 10 piętnastych. Aby uprościć ten ułamek, musimy znaleźć największy wspólny dzielnik dla 10 i 15. Wydaje mi się, że będzie to liczba 5. Podzielmy zatem 10 przez 5 i podzielmy także 15 przez 5. Otrzymamy 10 podzielić przez 5 równa się 2, a 15 podzielić przez 5 równa się 3. Otrzymamy 2 trzecie. Zastanówmy się teraz, dlaczego tyle nam wyszło. Narysujmy to sobie. Podzielmy jakąś całość na 15 równych części. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Chwila, jest łatwiejszy sposób. Narysuję po kawałku. Po kolei, 15 części. To jest jedna część. A teraz skopiuję ją i wkleję obok. Kopiuj... I wklej to nasza druga część, trzecia, czwarta i piąta. Teraz skopiuję i wkleję to wszystko. Mamy pięć części. Kopiuj i wklej. Mamy dziesięć części, i jeszcze raz. Mamy już piętnaście części. Możemy sobie wyobrazić, że to jest czekolada podzielona na 15 kostek. Ile to będzie 3 piętnaste na tym rysunku? 3 spośród piętnastu części. Jedna, druga i trzecia. 3 piętnaste. Dodajemy do tego 7 piętnastych, czyli 7 kostek czekolady. 7 części rysunku. Dorysujmy je. 1 druga. Trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma. Widać, że jeśli je zsumujemy, otrzymamy… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 części. 10 spośród 15 części. Teraz dobrze widać, dlaczego to się równa 2 trzecie. Podzielmy naszą czekoladę na 3 duże części, po 5 kostek każda. 1, 2, 3, 4, 5 to będzie jeden duży kawałek. 1, 2, 3, 4, 5, to będzie drugi. I zauważcie, zamalowane są dokładnie dwa duże kawałki. Jeden i drugi z trzech. Tu jest trzeci. A zatem 10,15 równa się 2 trzecie.